No, witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj bardzo ciekawy temat, a mianowicie czy jak otrzymałeś terminowe prawo jazdy na kilkanaście lat, to czy warto czekać te kilkanaście lat, te piętnaście lat czy ileś, czy po prostu postarać się Załatwić to jakoś szybciej. I dostałem takiego maila. Dzień dobry, poznałem Pana przez filmiki w internecie. Także dzięki serdeczne za poświęcenie chwili czasu na moje produkcje. Mam takie pytanie, jeśli łaskaw jest Pan odpowiedzieć, będę wdzięczny. Otóż miałam terminowe prawo jazdy z uwagi na wadę wzroku. Po wizycie lekarza medycyny pracy dostałam przedłużenie uprawnień do 2030 roku, czyli prawdopodobnie gdzieś koło 10 lat. Zastanawiam się, czy jest możliwe, abym dostała bezterminowe prawo jazdy, jeśli na przykład poddam się korekcji wzroku, czy lepiej wziąć dokument, jeździć jak dotychczas, a w międzyczasie po korekcji wzroku na przykład za rok zgłosić się z podobną wizytą u lekarza medycyny pracy. Być może dostanę wtedy uprawnienia na czas nieokreślony. Mieszkam niedaleko miasta, więc codzienne dojazdy do miasta są bardzo ważne. Dotychczas jazda była bezwypadkowa. Proszę podpowiedzieć, co mam zrobić. I pierwsza sprawa jest taka, no teoretycznie tutaj wszystko gra, prawda? Czyli mamy dzisiaj okulary, robimy laserową korekcję wzroku i zgłaszamy się, lekarz nam przedłuża, prawda? czyli jakie są koszty. Koszt korekcji laserowej kilka tysięcy, o ile się orientuje to jest kilka tysięcy za oko, plus koszt wymiany prawa jazdy, koszt badania lekarskiego, czyli 300-400 zł, prawda, natomiast nie jest powiedziane, że ta korekcja się tak idealnie uda, że lekarz będzie skłonny ci dać bezterminowe prawo jazdy nawet jak się powiedzmy na dzień dzisiejszy ta korekcja laserowa udała. Problem polega na tym z tymi korekcjami, że różne są efekty. Raz są efekty bardzo dobre, ale raz są efekty takie, że poprawy nie ma lub po pewnym czasie następuje powrót wady wzroku, czyli na Twoim miejscu to poszukam mimo wszystko jakiegoś tam innego lekarza, który byłby skłonny dać jakiś bezterminowy termin, masło maślane lub nie mówię, że pojechać do Wrocławia i jeżeli tam ta wada wzroku nie jest jakaś tam straszliwa, to można pomyśleć o rozsądnym, bezterminowym terminie, prawda? Natomiast jest inna sprawa, że wymiana prawa jazdy dla wszystkich też się odbędzie koło 2030 roku. Tyle, że przy obowiązkowej wymianie prawa jazdy wszystko będzie jak z dowodem osobistym, czyli nie będziesz płacić za wymianę prawka, jedynie pewnie za jakieś zdjęcie, no i będzie to tylko zwykłe u, y, y, uaktualnienie dokumentu. Także witam Pana R lub Panią R. Dzień dobry. Jeżeli masz ochotę niechcący zadzwonić do mnie, to na czas tego hangoutu jest czynny telefon 789 273 335, to jest ten telefon, ale mówię, nie dzwoń do mnie później, ponieważ ten telefon leży tutaj, on jest tylko na czas hangoutów, prawda, na czas transmisji na żywo. I Drugi ciekawy problem, jaki rzucił mi widz, a mianowicie fałszywie pozytywne wyniki GGTP, które mogłyby sugerować nadużywanie alkoholu, a one są tylko związane z nadwagą, prawda? I tutaj osoba mi taka napisała, nie wiem co mam robić, nie spożywam alkoholu, ale mam nadwagę chyba niewielką, bo przy 175 cm wzrostu waży 93 kg, czy to dużo, czy nie dużo. Szczerze mówiąc powinienem policzyć BMI, ale kiedyś ważyłem 86 kg przy 176 cm wzrostu i uczciwie powiem, wyniki wątrobowe, próby wątrobowe poszły mi tak do góry. Przestraszyłem się oczywiście, zbadałem się pod kątem wszystkich żółtaczek, jakichś tam chorób podzwierzęcych czy innych. Okazało się być ok, ale no, wziąłem się za siebie, wtedy ładnie schudłem do 75 kg. Teraz przykra sprawa, że przy wzroście 176 około kilogramów, 80... 80,5, 81 w zależności od pory dnia. No ale co robić, jak masz taką sytuację, kiedy badają cię za alkohol, prawda? No i tutaj ja bym poszedł do jakiegoś lekarza, powiedzmy, swojego rodzinnego skonsultował taką sprawę, zaczął się troszeczkę odchudzać, być może jakaś zmiana diety, próby wątrobowe powinny spaść. Mi spadło jak schudłem. No też sens miałoby załatwienie od jakiegoś tam lekarza zaświadczenia, że nie jesteś osobą uzależnioną od alkoholu, czy tam od jakichś innych substancji. No, tu jest spory problem w tym, że um, najpierw Cię kwalifikują jako pijaka, jako alkoholika, a później, że tak powiem, musisz udowodnić, że nie jesteś wielbłądem. No i taka to by była porada dla osób troszeczkę, nazwijmy to, puszystych, bardziej to są faceci, ponieważ ich częściej się łapie zajazdę po alkoholu. Piwny brzuszek lub niepiwny, tylko po prostu pojedliśmy trochę więcej, czy jemy trochę więcej. A niestety trafia nam się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy na badania za jazdę po alkoholu. Nawiasem mówiąc, dzisiaj miałem młodego człowieka, 185 cm wzrostu, 111 kg wagi, 20 lat i cholesterol 267, prawda? Czyli ja pamiętam, miałem cholesterol w jego wieku 230, dlatego że mam rodzinną cholesterolem i jestem skłonny do podwyższonego cholesterolu, a on miał 267, prawda? Przy czym jego na pewno był związany bardziej z nazwijmy to ze spożywaniem większej ilości pokarmów. Tutaj Eric Robert posiadam momencik zadałeś mi pytanie. Mam do pana pytanie. Mam zrobić badania na kierowcę kategorii B na bus plandeka. Jak wiadomo, łączy się to z pracą fizyczną, to pytanie, jakie badania będę musiał wykonać. Posiadam też prawko kategorii C, kwalifikacje oraz psychotesty aktualne. No, w tej chwili to po ostatniej zmianie przepisów, prawdopodobnie skończy się tutaj to na lekarzu medycyny pracy, Prawdopodobnie będziesz miał lekarza okulistę, specjalistę okulistę, także raczej tutaj bym się za bardzo nie przejmował. Owszem, tam zależy jaki też ten wysiłek fizyczny jest, ale jeżeli jesteś kierowcą busa, to najwyżej to będzie jakiś wysiłek fizyczny przy załadunku i rozładunku, prawda? Nie sądzę, żebyś tam dźwigał jakieś tam tony tam jakiegoś sprzętu, czy, czy cokolwiek na tym busie, nie będziesz przewoził. Także mówię, okulista, lekarz medycyny pracy, może jakieś EKG, nie wiem, ile masz lat, co tam pracodawca konkretnie napisał na skierowaniu na to dane stanowisko pracy, ale cokolwiek by nie, by nie napisał, to tych badań bym się nie obawiał. Parę zdań o pracy mojej przychodni. I powiem szczerze, że tak pracowitego marca to nie miałem. W zasadzie pierwsze trzy tygodnie marca no, były bardzo pracowite, dużo ludzi. Ostatni tydzień już po lockdownie tym takim ogłoszonym ostatnio. Troszeczkę pacjentów mniej, no ale dzisiaj dziewięć osób, dziewięciu pilotów, kandydatów w zasadzie na pilotów z zielonej góry. Też różni ludzie spoza rejonu, także można by się zapytać, czy. Czy, czy w innych placówkach, czy w innych miejscowościach nie ma lekarzy, prawda, nie ma lekarzy medycyny, pracy. Skoro niektórzy przyjeżdżają aż kilkaset kilometrów, ponad 100 kilometrów, żeby się u mnie przebadać, prawda, to no, ale niewiele poradzę, są ludzie, to trzeba badać, prawda. Nie ma raczej u mnie takiej sytuacji, że jak ktoś przyjdzie nawet niezapowiedziany, to zostanie tam wygoniony profilaktycznie, prawda, żeby docenił, yy, że doktor jest bardzo zapracowany. Raczej jak przyjdziesz do mnie, do mojej przychodni, to zostaniesz przebadany. Oczywiście rejestracja telefoniczna, czy tam jakaś inna ułatwia mi pracę. Bądźmy szczerzy, Yy, jakiś porządek minimalny musi być, ale jak na razie wszystko jest jakoś w mojej firmie połapane. Yy, yy, patrzę tutaj jeszcze yy, dostałem też ciekawego maila od osoby, które, która miała badania na prawo jazdy kategorii B, ale yy, yy, miała padaczkę, prawda, yy, której w zasadzie chyba nie zaznaczyła, tylko, że yy, w zasadzie te napady padaczki to yy, były bardzo jakoś tam krótko w 2012 roku, no profilaktycznie leki do 2000... 14. no i potem wycofano się z leków i powiedzmy 2014 do 2021, czyli powiedzmy 7 lat bez leków, przepraszam, le bez leków 5 lat, ale 8 lat bez napadów, prawda? I idzie do lekarza, nie zaznacza tej padaczki, no dostaje y Prawo jazdy terminowe na 5 lat ze względu na okulary, prawda. No i ta osoba się zaczyna tam martwić, zaczyna tam bombardować tego lekarza, yy, chciałaby uzupełnić to badanie, tam przynieść jakieś zaświadczenie od neurologa i tak dalej, i tak dalej, prawda. Bardziej się martwi jakąś odpowiedzialnością karną za źle wypełnione orzeczenie niż tym terminowym prawem jazdy i ja bym się tutaj na jej miejscu nie przejmował skoro 8 lat nie masz napadów, no w zasadzie jak już 10 lat jest bez leków, bez napadów to można powiedzieć, że no ta padaczka tam może była, może nie była, może tylko to by było coś jakiegoś takiego padaczko podobnego na innym tle ale nie potrafię aż tak powiedzieć, w każdym razie nie męczyłbym tego lekarza, ponieważ yy, ten lekarz po prostu jakoś tak w miarę, w miarę grzecznie czy, czy, czy asertywnie po prostu już nie chciał ciągnąć sprawy i zgodził się na te pięć lat, które dał wcześniej ze względu na wzrok. Także. Czasami nadgorliwość jest gorsza od czegoś tam innego, prawda? Lepsze jest wrogiem gorszego, lepsze jest wrogiem dobrego i nie warto się zbytnio wychylać wy wy wy przed szereg, prawda? I takie jest przynajmniej moje zdanie. Jeżeli chcesz jeszcze zadzwonić, to ostatnia szansa. 789, 273, 335 Widzę, dołączyły kolejne osoby, prawda, czyli tutaj Kofi, cementownik i zaraz zobaczymy co tutaj macie do zakomunikowania. Witam panie doktorze, moja sytuacja Przed, sprzed tygodnia postanowiłem zrobić prawo jazdy C Najpierw postanowiłem prywatnie udać się do okulisty, czy będę pod tym kątem zdolny, ponieważ mam zeza niedowidzenie oka prawego. Z lewym mam korektę, chyba minus jeden badania o okulisty, Przeszedłem psychotesty, resztę badań. Ok, problem zaczął się od lekarza medycyny pracy, który stwierdził, że on nie jest za tym, żebym miał zadowodowe prawo jazdy ze względu na wzrok. Dał mi tylko na 3 lata. Bo jak powiedział, jakbym się, no pewnie znalazł jakiś tam powód. Ha, no Dobre pytanie. Jest dokładnie taka sama sytuacja jak z tą osobą, która dostała na 10 lat i się martwi, czyli yy, jakbym się odwołał, to i tak dostałbym zdolność, prawda? No właśnie tu jest, jest problem, czy jak dostałeś na 3 lata, czy się odwoływać, mi trężyć, bo nigdy nie wiesz, czy, czy, czy odwołanie ci dalej nie zostawi tych 3 lat. Ja bym, ja bym odczekał te 3 lata, po, poszukał jakiegoś innego lekarza, jakiegoś takiego bardziej, bardziej, nazwijmy to, znającego przepisy. Natomiast, no mówię, yy, Problemem jest, że jeżeli jakąś masz wadę wzroku, to, zawsze ci, to zawsze ci można skrócić, prawda? Jest to zgodne z prawem, natomiast instytucja odwoławcza tam wątpię, czy się będzie naprężać i yy, zapłacisz tam kilkaset złotych, a wynik nie jest gwarantowany. Raczej ci nie zabiorą, ale żeby ci tam dali coś więcej, to też mam spore wątpliwości, czyli nie wiem skąd jesteś tutaj kofi 007 mówię brać na razie co jest a potem się będziesz martwił, prawda? Cementownik, witam, mam pytanie prawko jazdy zabrane na 5 lat już minęło, mam prawo jazdy zrobione legalnie w innym kraju przy kontrolach policji, wszystko zawsze ok czy okej okay w naszym kraju, czy okej okay w innym kraju. Ja tu nie jestem cementownik taki tego pewien, ponieważ jak sobie wygooglujesz znajdziesz wiele artykułów prasowych, gdzie no mimo wszystko policjanci złapali gościa z zabranym polskim prawem jazdy zrobił tam zagraniczne i potem były tylko problemy. No od biedy można się tam wybronić przed jakimś sądem, ale pytanie, czy, czy chcesz mieć święty spokój, czy łazić po sądach i prawdować się, czy łatwiej będzie, że tak powiem, nawet odzyskać to polskie prawo jazdy niż łazić po sądach. Dobra, słuchajcie, myślę, że na tym koniec, także fajnie mi się z wami gadało i jeżeli masz ochotę oczywiście zasubskrybować mój kanał to gdzieś tutaj będzie tu czy tam chyba będzie subskrypcja kanału możesz obejrzeć kolejny filmik i tyle, prawda. Tutaj kofi, już badania poszły do urzędu komunikacji, więc czekam te trzy lata. No, no mówię, możesz tam jakąś tam zadymę zrobić, kij do mrowiska w, włożyć, ale czy mrówek nałapiesz, no dobre pytanie, prawda. No najwyżej sprawdzisz się przez te trzy lata, jeżeli będziesz jeździł bezwypadkowo, jeżeli tam nie będziesz miał żadnych problemów, no to Wydaje mi się, że poszukanie innego lekarza jest jakieś nawet całkiem sensowne. Także jeszcze raz, tam będzie gdzieś subskrypcja kanału, obejrzenie kolejnego filmiku i myślę, że do zobaczenia. Za jakiś czas, prawda? Jeżeli oglądasz to w powtórce, to jak chcę, żebym ci odpowiedział na jakieś pytanie, nie odpowiadam na wszystkie, ale przynajmniej na część pytań, to zrób to w komentarzu do tego wideo, prawda? Z komentarzy też biorę jakieś swoje inspiracje. I tyle mam do powiedzenia, także trzymajcie się, cześć. Do następnego. Разум